Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym chciałem wam pokazać generator zimnej pary, czyli system zimnej pary, który został przede mnie opatentowany jakieś 4 lata temu, a w obecnej chwili okazało się, że ma wielu nowych wynalazców, którzy mówią, że to jest ich wynalazek. Aczkolwiek chciałem wam pokazać jak to jest zbudowane, jak działa i jakie korzyści można z tego odnieść. Otóż jest to taki sobie metalowy garnek, który możecie sobie sami zrobić. Bądź możecie ten, to urządzenie zakupić ewentualnie na mojej stronie. Składa się z generatora mgły wodnej na pływaku i z boku ma zamontowany wodowskaz. Po podłączeniu tego do prądu, co na chwilę, za chwilę nastąpi, yy, yy, uruchomię generator ultradźwiękowy, który jest tam w środku. Po podłączeniu do prądu on będzie sobie świecił sygnalizował gotowość do pracy czerwoną diodą. Obecnie zalewam to wodą. I jak widzicie, po zalaniu wodą i uruchomieniu zasilacza zaczyna nam się wytwarzać mgła wodna. Tutaj na wodowskazie z boku pojawia się stan wody, na podstawie którego możemy weryfikować, czy ta woda jest, czy jej nie ma. Jak urządzenie działa? To ten wąż, który tutaj trzyma w ręku, wkładamy do kolektora ssącego. Natomiast tutaj przez ten otwór jest zasysane powietrze. W tym miejscu można wstawić zawór i za pomocą otwierania bądź zamykania tego zaworu regulować prędkość przepływu powietrza. Działa to trochę tak jak lewe powietrze, natomiast cząstki stałe z tego powietrza są strącane bezpośrednio tutaj do zbiornika wodnego i po jakimś czasie możemy je sobie z dna wypłukać. I teraz pokażę to trochę w drugą stronę, żebyście mogli zrozumieć, o co chodzi. W to miejsce, czyli w tego węża, gdzie normalnie jest zasesane powietrze. Ja teraz wdmucham powietrze. No i z drugiej strony będzie symulacja, jak to działa w samochodzie, że jest zasesana po prostu przez kolektor ssący tam mgła wodna. Jak widzicie ta mgła się całkiem efektywnie wydobywa. I tutaj do tej mgły wodnej można dodać również alkohol dowolnego typu. Może to być izopropylowy, etanol bądź jakikolwiek inny. I wówczas podnosi się zdecydowanie moc silnika. Natomiast co dodatkowych, do dodatkowych właściwości tego systemu powoduje on spa, duży spadek zanieczyszczeń w spalinach wydalanych właśnie z silnika. Tak więc tak wygląda to urządzenie. Każdy z Was może je sobie samodzielnie zbudować. Bądź jeśli macie jakieś pytania to zadajcie je w formie komentarzy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.